na imię Ola, mam 40 lat, w tym roku skończyłam i wychodzę za mąż w przyszłym roku, w czerwcu albo w sierpniu. Albo w sierpniu. Nie wiadomo kiedy tak dokładnie, ponieważ jeszcze nie mamy wybranego miejsca, bo to świeża sprawa, Bartek się dopiero co oświadczył i zaczynamy organizację ślubu. Znamy się półtora roku prawie, praktycznie była to miłość od pierwszego wejrzenia. Tylko długo musiałam czekać na drugie wejrzenie, bo aż 10 miesięcy aż się odezwał następny raz. Ale jak wtedy się spotkaliśmy, to już się nie rozstajemy do dnia dzisiejszego. No do ręki, poczekajmy jeszcze. Jaką jesteśmy parą? Spontaniczną bardzo. Zgodną. O, to ładnie, no. Zaczynaj zdanie, jesteśmy parą... Nie, to typu. Nie, ty zacznij, a I ja... I tak ja, zobacz, jedzie coś tam to jeszcze. To ty zacznij, a ja będę, a ja rozwinę. Dobra, Jaką? Spontaniczną i zgodną. Jesteśmy parą. Jesteśmy parą spontaniczną i zgodną. Bardzo się wspieramy, to też jest ważne, e, śmiejemy się dużo, tańczymy, no w ogóle lubimy się bawić, lubimy ze sobą spędzać czas i, i to jest fajne, że pomimo tego, że, że minął no ponad rok grubo, e, to tak naprawdę czujemy się jakby to nadal był ten pierwszy miesiąc i, i to jest cudne i stąd też wiadomo, że, że to na pewno jest to. Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. Kogo ja tu znalazłam? Witam Ola. Cześć Izabela, silna grupa, rozumiem, że Ty jesteś Panną Młodą. Tak, to jest Pan Młody, Bartosz. Cześć. Cześć. E, moja mama Ania i moja druga mama przyszła tościowa Alinka. No słuchajcie, bardzo miło, tylko dlaczego Wy jesteście po tej stronie sklepu zamiast w środku? Bo my podziwiamy. Oglądamy, cuda. No dobra, to ja Was zapraszam do siebie już teraz do środka. Ty idziesz z nami? Nie, ja wolę iść w drugą stronę, a wy się dobrze bawcie. <laughs> wolę być zaskoczony. Dobra, czyli szykujemy niespodziankę. Yy, no dobrze, my w babskim gronie idziemy do środka. Ja ciebie porywam na pierwszą rozmowę, a wy, moje drogie, możecie sobie popatrzeć, poprzyglądać się, powybierać. Może jakaś wasza propozycja właśnie okaże się być tą idealną. Idziemy? Idziemy. No. Ba to ty idź dobrze. i my idziemy. <laughs> <laughs> Proszę. Często zdarza się tak, że panny młode, przychodząc do mnie do salonu, zapraszają ze sobą sztab doradców. Są mamy teściowe, babcie, ciocie, koleżanki, przyjaciółki i jeszcze najlepiej świadkowa. No zobacz, no. liczna jest, Nie, ja Ci powiem szczerze, beżem. że ja Ole w niej widzę. No nie, ta jest taka wiesz, to nie na tą, dla Oleczki nie, musi być nie. wyjątkowa. To wiesz, nie, co, chociaż też tu nie. takie frufru -fru jest. Nie, nie, ona ma taki. Nie, stanie? Ta, nie. nie, ona się to, ostro bardzo błyszczy, wiesz? Nie, za ostro. To tak mi się wydaje, że, że tutaj to tylko. Ta, ale mi się nie podoba ten, ten dół. Cudna jest ta, ale to nie te klimaty. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. to jest za księżniczkowe. To no, że... jeszcze może tak, do drugiego tak, przejdziemy. Okay. Tam coś mi się w oczy rzuciło. A nie, od dołu do góry. O nie, to nie. Nie. Nie, muszę się zamocni. Nie, tu nie. nie. No tu nie kolor. Chyba, chyba nie. Tu. Nie, pióra I to No nie. czekaj, o, takie piórka piękne. Mogłaby to przymierzyć. Ale to jest. Co? Ale słuchaj, biel tu masz. Ale to jest takie masz. beżowe, Aniu. Tu ci coś pokażę. Zobacz to. Gładkie. Piękne, góra tylko taka. Tak, i u łodzi nie przejdzie, góra no. nie przejdzie. Podoba mi się to, że mamy są bardzo zaangażowane w ten wybór sukni, więc chodzą między tymi wieszakami, wybierają taki model, siaki model, no w ogóle są super. Ale czuję, że dzisiaj będzie dużo się działo, bo każda ma zgoła różną wizję. Olu! Słuchaj, ja w ogóle y, obejrzałam sobie już Twoją piękną fotoksiążkę od Empik Foto, oczywiście spisali się na medal, więc mam wrażenie, jakbym Was znała i w ogóle wszystko o Was wiedziała, ale jednak co się usłyszy, to się usłyszy, więc ja jestem super ciekawa tej historii Waszej miłości, takiej wiesz, od Ciebie. To Ty opowiadaj, a ja jeszcze będę przeglądać zdjęcia. E Prowadzę przychodnię rehabilitacyjną i koleżanka dała mi kontakt do, jak powiedziała, fajnego faceta, który może przyjechać i zrobić u mnie badania na osteoporozę. No i zadzwoniłam, umówiłam się z nim. E, przyjechał, to było dwa lata temu prawie, e, zaraz minął dokładnie dwa lata, przyjechał, e, zrobił badania i tego dnia cały dzień rozmawialiśmy, po prostu spędziliśmy ze sobą, było mało pacjentów, na szczęście, więc mieliśmy mm. czas dla siebie e, i rzeczywiście bardzo fajny facet, bardzo mi się spodobał e, i pojechał i ślad o nim zaginął. Ale słuchaj, ale tak było, że spodobało Ci się to, że z nim fajnie się gadało, czy po prostu też fizycznie pomyślałaś sobie, fizycznie, tak. Ciacho. Ciacho to było już jak wysiadł z samochodu, a to aha, była pierwsza dobra. myśl, a dobra. potem jeszcze się odezwał i było tylko coraz lepiej okay. e, i, e, i słuch o nim zaginął i po 10 miesiącach nagle dostała, dostaje telefon, miałam zapisany jego numer, z czego mm -hmm. się bardzo ucieszył, bo jak odebrałam powiedziałam cześć Bartosz, więc się ucieszył, że mam zapisany numer mm -hmm. e, i powiedział, że przyjeżdża znowu do Radzymina i czy możemy się spotkać. No mm -hmm. i spotkaliśmy się tego dnia rano mm -hmm. i spotkaliśmy się wieczorem i już się nie rozstaliśmy. Czekałem, czekałem, czekałem tyle, bo bo tyle było trzeba czekać, żeby to wszystko się rozwinęło i też u mnie. Czy on jest takim idealnym partnerem w perspektywie spędzenia z nim całego życia? Tak, tak, tak. To jest, yy, to jest właśnie tak... Yy, Rozmawialiśmy o tym niejednokrotnie, że w tym wieku, po przejściach, po doświadczeniach, ja lat 40 skończyłam, Bartosz jest to prawda trzy lata młodszy, ale no to już jakby w tym wieku ta różnica się za, zaciera. Mhm. I to jest absolutnie właśnie ten czas, w którym musieliśmy się spotkać. Nieraz tak rozmawiamy, a co by było, gdybyśmy się spotkali 20 lat temu, zapewne by się rozpadło. Bo dopiero jak już jesteś dojrzałą osobą, masz w głowie poukładane, wiesz, czego chcesz i czego nie chcesz, to tak naprawdę dopiero można można stworzyć ten związek idealnym dla siebie, tak, tak jak się chce. Tak naprawdę olek ko kocham za wszystko, za to, że jest, za to, że wytrzymuje czasem to, co złego tam zrobię, czy głupiego zrobię. Generalnie to za kształt. Ja kocham Bartka za to, jaki jest. Za to, jaki jest dobry, czuły, ogarnięty, pomocny, opiekuńczy. Wesoły. Dużo. Dużo. dużo. Za wszystko. <grym> w którym momencie zdecydowaliście, że weźmiecie ślub? Jak, jak długo e, wiesz się co? ja uważam, że czułam to od samego początku w sensie takim, że na pewno już z nim będę, bo po prostu <grym> spędzamy ze sobą 24 godziny praktycznie na dobę, <grym> do czego też przyczyniła się pandemia. Bo, bo oba nasze biznesy medyczne no, ucierpiały na pandemii, więc żeśmy ten ostatni rok spędzili non stop razem. I ja absolutnie od samego początku wiedziałam, że to już będzie człowiek, z którym chcę spędzić resztę życia. Natomiast niejednokrotnie rozmawialiśmy o ślubie i, i zawsze Bartosz się zapierał, że, że on ślubu brać nie będzie. Bo, bo nie, bo bez sensu, bo nie trzeba i w ogóle. Więc zaręczyny tak naprawdę były dla mnie totalnym zaskoczeniem. Y tak. Y to wstałem ja, któregoś dnia i pomyślałem sobie, tak, to ten dzień i poprosiłem ją o rękę. A ja wcześniej słyszałam przez rok czasu, że nigdy się nie ożeni, bo to bez sensu. Po co? Więc byłam bardzo zaskoczona. No, ale dojrzałem do tego, że jednak tak, to ta kobieta i chcę z nim być. Ale A poza to będzie tym, twój pierwszy ślub? To będzie mój pierwszy ślub, A tak, babka? Też. O, to super! Też. też. I y, y, to jest takie, y, ślub myślę, że też daje takie poczucie bezpieczeństwa, że to już y, to jest tak inaczej, jak y, y, rozmawialiśmy o tym też, że ja wiedziałam, że ja z nim będę. Natomiast w momencie, kiedy się oświadczył, to przychodzi taki spokój, bo to już jest takie głośno, powiedziane. Tak, chcę. Z pełną tak, z pełną odpowiedzialnością i świadomością. Dokładnie. A poza tym my się, my się bardzo tym ślubem cieszymy, to jest fajne, bo my w ogóle lubimy podobne rzeczy, lubimy razem różne rzeczy robić i, i generalnie też wiek robi to, wydaje mi się, i punkt życia, w którym jesteśmy, że to po prostu dla nas fano. nie? To będzie impreza życia dla nas. No dobra, Ola, to co, działamy? Idziemy. Zapraszam, chodź ze Zaczynamy mierzenie sukni ślubnych z Olą. No i powiem Wam, że ona wydaje mi się być taką bardzo mocną, silną, zdecydowaną kobietą, która definitywnie wie, czego chce. I tak się zastanawiam, czy ten jej charakter pomoże nam w wyborze sukni ślubnej, czy raczej to będzie trudne zadanie.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 No ale zostaw to, może, może Ola akurat... Ale ja nie wiem, czy ona. Będzie. Wiesz, to są takie skrajności, więc wydaje mi się, że są tak diametralnie od siebie różne każda, że jak przymierz będziemy wiedziały w czym jej. A wieki. jeszcze pani Iza jej może zabrać. No właśnie no, pani za pani Iza. Za, co tu wybrałyście? Ale ty. No. Ojej, od sasa do lasa, co? O właśnie, o <śmiech> dobra, <śmiech> Co do tej <śmiech> no. y, Alusia ma wątpliwości no, do podkładu. Mnie nie przekonuje ten bez pod Ja bym wolała beż. ją jednak tak, natomiast ten. Beż, z beżem. A tu jest, e, e, w tej sukience jest najlepszy to Aha. i dla naszej Oleczki by to było najfajniejsze. Czyli jeszcze taki delikatny rękawek tak. i w ogóle taki elegancki tak. mankiet. okej. Okay. Tak, natomiast <śmiech> pani Zo, tu coś z tym dołem, żeby on był taki bardziej wyważony, gładki, ja bym powiedziała, że on jest trochę zbyt aż przebogacony haftem. No, <śmiech> dziwnym zbiegiem okoliczności, ale moim faworytem jest ta sukienka. A do niej jest bolerko. O, Ale no piękne. To już, no to już wygrała. <grych> o! No to już znaczy, wygrała. Ja, mam, ja mam zupełnie odmienny gust od mojej córki. Aha, okej. Okay. Tak. Coś czuję, że trafiły mi się dwie niezłe doradczynie. Yy, no i ciekawa jestem, czy wspólnymi siłami uda nam się wybrać tę suknię idealną? I czy ja skorzystam z tych hip podpowiedzi yy, Mamy, widzę, pełne napięcia o, i, i emocji. Tak, o, i tak. Oczekują i stresują się. Bardzo. No widzę to dziewczyny. Dobrze, się złapałyście za rękę, to jesteście bezpieczne. Razem nie utoniecie. Uwaga! Bierzemy ją, nie? Tak jest. Ok. Ola! Zapraszam, chodź do nas. Ola! Widzicie, jak ona wam gra na nerwach? Widzicie? No bardzo! Zapraszamy! No. Chodź, chodź. Pięknota. No. Wow. Oh la la. Dawaj tutaj. Wow, Ach, Jest wzruszenie. Yes, yes, Oj jest. Yes. Yes. Yes. Ale czuję się super. Muszę no. przyznać, że się czuję super, że w ogóle nie myślałam, że jest taka e, strojna sukienka, Ola. no bo ona de facto górę ma. Ale czy ty, ty myślałaś, że tak wykończysz swoją mamę tym <laughs> pięknym minutem? <laughs> Boże! No, tego się nie da powiedzieć. To trzeba poczuć. No i no, ja, ja jestem bardzo szczęśliwa. Przepraszam. Czuję się bardzo dobrze, czuję się wygodnie, czuję się dobrze, czuję się swobodnie, to jest chyba y, y, ważne. Mm -hmm. No i wyglądasz cudownie. Co? Nie co? wiem, czy to te suknie tak robią, ale wyglądasz cudownie. No, tak. mm, To jest takie wzruszenie na widok córki w białej sukni, czy to już jest ta świadomość, że zaraz będzie ten ślub i że I coś, coś takiego ważnego i w, ślub. w życiu? Tak. No, to jest Wszystko no. na raz? <laughs> <laughs> Ale spodziewała się Pani takich wzruszeń, takich emocji? Ja wiedziałam, że będzie płakać, ja wiedziałam, że ja będę płakać. Czekałam długo na ten moment, no i doczekałam się. No Gdzie? jedna córa, jedynaczka, już taka stara, mama no, się No Boże, no ty mi z tą starością tu wyjeżdżasz, no, nie No wiesz, wyrobię. no jednak, kurczę, no 40 lat na... Na, na, na szoku, pierwszy jest, ślub. Na pierwszy, pierwszy ślub. Proszę <laughs> ci, Ola. Słuchaj, Fajne, ale, ale to nie? jest... No. Taka tak. wartość, że pierwszy ślub tak. bierzesz w takim wieku, kiedy jesteś dojrzała i, i chce, wiesz, wiesz, co i robisz. i miłości i go chce. I, I to nie jest tak, że musimy, musisz. Coś coś no właśnie! Ale ja widzę, że pani to jest w pełni to, co... szczęśliwa, że ona zabiera pani synka. Tak. Ja nie Bo wiem, ja jak, jak ja to przeżyję w swoim <laughs> przypadku, ale. O i ciężko będzie. Mamą, jest, mamą synów jest ciężej. Ja to wiem, ja już dziś <laughs> jak o tym myślę, to mam. Nieprawda, nieprawda. Jestem przeszczęśliwa, jestem mamą syna przecież. Ja się bardzo cieszę. To jest taka córnia moja, no. Wymarzoną przyszłą synową jest Ola. Jest osobą bardzo ekspresyjną. Wprowadza takie fantastyczne życie w naszą rodzinę. Taką fajną energię. Mój syn jest przeszczęśliwy, jest po prostu zauroczony Olą. Tam mi się bardzo podoba. No, więc najważniejsze to jak ty się czujesz w niej? Jak ty się czujesz w pierwszej sukni ślubnej Ewy? Czuję się świetnie, czuję się w odpowiednim miejscu, w odpowiedniej sukni, znaczy miejsce może nie do końca jeszcze odpowiednie, ale, ale już na wstęp to nie, bardzo mi się, bardzo się dobrze czuję, dobrze się czuję. Ale wyglądasz tak kobieco, Ola, tak pięknie, tak po prostu. Weź jeszcze taka. te budki pokaż. Taka delikatność z niej wyszła, co? Bo tak, ona tu weszła, tak. ura, bura, jo, jo, będziemy mierzyć. To co? O, to, o, o, ale jest, zobaczysz, a ona nawet trochę jest. inaczej się zaczęła poruszać w tej tak, słuchni. Od razu taka subtelność, nie? Oj, zmienia. Tak, bardzo stylizacja tak, zmienia, zmienia człowieka. Bardzo. Super. Wcale Najpierw. nie chcę je zdejmować. Nie <śmiech> nie o Jezus Maria, powiedziałabym Ci, dobra, to może nie zdejmuję, ale chciałabym, żebyś spróbowała innych, żebyś ewentualnie przekonała się, że ta jest tą właściwą, daj wam, wiesz, nie tą, no. daj sobie Gorzej będzie jak każda następna, będzie, wiesz, też mm, pasować. To będzie gorzej. trochę <śmiech> takie problemy ja, ja jeszcze bym Ci chciała zobaczyć, yy, Ola, w odkrytych ramionkach, czyli takiej sukience bardziej, wiesz, takiej… Taki no to taki co? To spełniałam od razu Za życzenie teściowej. Tyś, Próbujemy coś bez rękawów. Okej. Okay. Dobra? Okej. Okay. No, no to teraz zapraszam tak, Cię. dla odmiany, prawda? Dla odmiany, trochę więcej golizny, dla teściowej. <grym> bardzo proszę. Czas na prawdziwą petardę, coś czego nie ma żaden inny salon. Suknia ślubna plisowana. To jest w ogóle hit. To jest bardzo trudne do skracania. Krawcowe nie znoszą, kiedy słyszą plisy, ale mnie to w ogóle nie interesuje. Najważniejszy jest efekt. Olu, zapraszam. Może wes nie będzie? A może będą o, większe? A może nie będzie? Rosałka. Wow. Rosałka. Będą wzruszenia. Wow, wow, no i teraz nie mm. wiadomo, o które? Odwróć się różałeś. No si i teraz przodem. zobacz, mówiłaś, mówiłaś, że, na że na nie odkryte nie. ramiona. A piękne są te ramiona. No właśnie. Ale to w głowie siedzi. To w głowie Powiedziałam. siedzi, Powiedziałam. Ja tu mam coś. No masz, przyszłaś z nim. <głosy> no, jest No właśnie Koocze, tak. no i teraz decyzja dopiero <głosy> jest. No poczekaj jeszcze, jeszcze ten jeszcze, I jeszcze następna będzie też piękna. I ah, mm. No też jak jest się czuję. One wszystkie są właśnie takie, że się w nich super czuć. Ta jest cięższa, ta jest tu cięższa, cięższy ma materiał. Mm -hmm. Ona troszeczkę jest. Jest też za, za długa. długa, tak muszę ją trzymać w tej mm -hmm. chwili idąc, ale to. Bo tu jest więcej, bo tu jest skomplikowany materiał. Więc no i swoim właśnie, płucie, tak no. jak pani pani ja ją założyła, to są plisy. Słuchajcie, plisy są tak modne, są tak ja piękne. Ja się bałam tych plis. Y, że bardzo pogrubiają, ale nie mam takich... Co, ty... wrócisz się modelką. Bo, bo to nie są takie równe plisy, tylko one idą jak koło, one tak? tu są węższe, tam A się, tu się rozszerzają. rozszerzają I one tam... przepięknie wydłużają, wysmuklają sylwetkę. Przecudno. No wiesz, powiem Ci, że w tamtej wyglądałaś cudownie, ale w tej chyba jeszcze lepiej. To jest, <śmiech> <śmiech> to jest taki typ sukienki, którą by teściowa jej wybrała. Powiedzmy to tak. No, Ola. No, Ola. No, Ola. No, Ola. No, no. Co to będzie? Fajne. Ale widzę też, że czujesz się tak, w niej swobodnie. Tak, Też się czuję dobrze. Że oprócz tego, że wyskoczyłaś Ola, ze spodni i wyskoczyłaś w suknę. To... No tak? przód. Naprawdę piękny, aż tak wow? Tak no, wow. biuścik. No, wow. Tak wow, tu coś wow. delikatnego na szyjkę. Słuchaj, yy, tutaj Twojej przyszłej teściowej plisy muszą się podobać, bo sama nosi. Tak. <grafię> Bardzo proszę. <grafię> Wiedziałam, jak się podlizać tutaj <grafię> delikatnie. Fajna. To, no. Której się lepiej czujesz? Mamowo, się czuje super. Aha. <grafię> to bierzemy dwie, jedna do północy, druga po północy. No. To jest świetne podejście. Rozwiąz <grafię> to jest świetne podejście. No dobra, rusałka. Jesteś gotowa na kolejną tak, suknię? Tak, tak. Ciekawość zżera coraz skorci. bardziej. To zmieniamy z rusałki w um, grecką boginię teraz, słuchajcie, o, co wy na no. Spróbujmy o, czegoś, jaj. co jest trochę asymetryczne, czegoś, czego jeszcze nie było. Bazujemy na gładkich sukniach, bo widzimy już, że to jest dobry kierunek. Spróbujemy coś asymetrycznego. No, ciekawa o, jestem, o, jak bardzo. na to zareagujecie. Moja ostatnia propozycja dla Oli to suknia z jednej strony klasyczna, ale z drugiej z pazurem. Będzie lejący, delikatny dół, asymetria o góry i no, nie będę zdradzał. Zobaczcie sami. Uwaga! Czy też wyciśnie łzy z oczu mamy? No może? <laughs> Zaraz się przekonamy. No. Jak będzie tym razem? Olu zapraszam! Wow! Wyciśnie! <laughs> wow! O cholera, czyżby te życie miały, przepraszam. <gry> Wow. wow, wow, wow. Iza. Chcesz mi podziękować, rozumiem, tak? No wiesz co, Ola odebrało mi mowę. Powiem szczerze. Bo ta Pokaż. ma w sobie i to, i to. Jest i. No, i to i to. I trochę rękaw, i trochę nie rękaw. I trochę rękaw, i trochę nie rękaw, dokładnie. I trochę błyskotek, i trochę gładkości i rozporek. Wow. Słuchajcie, musimy sobie powiedzieć od początku, ona jest za, za mała, mała. Tak. i jest tutaj tak, ciasno tu i ten ciasno biust bardzo. jest przez to spłaszczony i tak. rękaw jest zbyt obcisły, jakby tu się jeszcze dużo złego dzieje w tej sukni. Mm -hmm, mm -hmm. Nie chciałabym jednak, żebyście się na tym koncentrowały, tylko nie, po prostu absolutnie. tak nie, nie, no, poczuły nie... ducha tej sukni. No, rewelacja. No i za nie mówiłam, I czuję się, też, naprawdę... czuję się też w niej bardzo dobrze. Mimo, że jest za mała i to mówię, tu czuję, że mnie spłaszcza i w ogóle, ale tak. to jest tak. Mhm. Bo tu jeszcze jak dojdzie teraz odpowiedni biust. Y Wiesz, tutaj też dojdzie miejsce na biust. Troszkę ta talia się obniży. Będziesz też miała wtedy wrażenie takiego wysmuklenia większego, bo ta talia teraz ci poszła mocno do góry, mhm. nie? Bo biust zabrał sukienkę do tak, góry. Tak, tak, tak, tak. A to musi być miejsce na twój biust, talia w odpowiednim miejscu, rękaw nie taki obcisły, ścisły. <suszel> No, no, no, ojej. No, powiem szczerze, że wybór będzie naprawdę bardzo ciężki. O. E, to jest niesamowite, jak ty swoją urodą bronisz prostych sukien. E, ja jestem przekonana, tak. że za duża ilość tiulu, tak, aplikacji, błyskotek tak, tak, tak, zbyt byłaby zbytrowany. katastrofą. A Ty w której się najlepiej We duży? wszystkich trzech, Aha. to znaczy najwygodniej byłoby, było mi w pierwszej, bo pierwsza była chyba mój rozmiar, czy by, była, była, za duża była, na, była na za duża nawet pospinana, więc w pierwszej czułam się najswobodniej w sensie mhm. ruchów, w drugiej było chłodniej, co jest ważne na lato. Mhm. No i Wam się bardzo podobała. W tej też się czuję dobrze. No to świetnie Tyle wybór. tylko, że czuję absolutnie, że jest no tak, za mała. Wydaje mi się, że w tej trzeciej sukni wygląda jak bogini. Znaczy nawiązując do, do antycznych czasów. Bo milion dolarów, nie, to bardziej bym powiedziała, że w tej drugiej wygląda jak milion dolarów. E, moja droga, przed Tobą trudna decyzja. Mm, nie zdradzaj nam, która najbardziej Ciekawe Ci przypadła do gustu. E, ciekawa jestem jednak <coughs> bardzo, bardzo, do której Twoje serce najmocniej zabiło. No dobra, ale to za chwilę. Za chwilę też zaproszę Cię na metamorfozę. Zrobimy piękny włos, super make-up. Jak tu wyjdziesz, to wszyscy padną. Ale zanim padną… Jesteśmy w kanapę. Dobrze, że o, siedzą, bo na finale będą stały, Wiesz, mogą jeszcze paść. Ale zanim ta metamorfoza, to chciałabym, żebyśmy zaczęły od pielęgnacji, bo dobrze wypielęgnowana cera to jest podstawa dobrego makijażu potem. Tego, że on będzie dobrze wyglądał i długo się trzymał. Zapraszam Cię do moich ekspertów i dziękuję. Dziękuję. Bogini dziękuję. grecka. Brawo, Ty. Żegnamy. Dziewczyny, ja bardzo często podkreślam, że żebyście były w pełni zachwycone efektem końcowym w dniu ślubu, swoim wyglądem, to najpierw musicie zadbać o skórę. Na początek odmładzające płatki pod oczy i na bruzdy nosowe, ale co jest fajne, tych płatków możecie użyć na wszystkie te rejony, które po prostu potrzebują nawilżenia i wygładzenia. Bardzo często z takich płatków korzystają makijażyści, bo wystarczy, że nałożycie je na 15 minut, a efekt na skórze już jest widoczny, czyli pozbywamy się cieni pod oczami, opuchlizny, a skóra staje się promienna. I tak przygotowana skóra przed makijażem powoduje, że ten makijaż Dużo lepiej i dłużej się na niej utrzymuje. Jestem przekonana, że żaden makijażysta, ale też mam nadzieję, że żadna z Was, nie wyobraża sobie wykonania makijażu bez nałożenia najpierw kremu. A krem z witaminą C jest świetną bazą pod makijaż, ma lekką konsystencję i tak naprawdę nadaje się do każdego rodzaju skóry. Co witamina C daje? Po pierwsze rozjaśnia zmiany potrądzikowe i wyrównuje kolory skóry. Co więcej, chroni nas przed powstawaniem kolejnych przebarwień. No a skóra po użyciu takiego kremu jest bardzo promienna i wygładzona. W takim dniu wszystkie oczy skierowane są na pannę młodą, więc oczywiście ona cała musi być nieskazitelna, ale bardzo ważną rolę tego dnia odgrywają jej dłonie, bo tutaj zakładamy obrączki, bo tu mamy zbliżenia podczas zdjęć, podczas filmu, więc o te dłonie też trzeba zadbać. Co zrobić? Najlepiej na dłonie na pół godziny nałożyć bardzo intensywnie regenerującą i odżywczą maskę. Taka maska ma w sobie m.in. wyciąg z awokado czy kwas hialuronowy i y, ta maska daje taki efekt, że nasze dłonie są gładkie, y, pozbywamy się ewentualnych oznak starzenia, są odżywione i prezentują się naprawdę pięknie. I podczas stosowania tej maski można zacząć metamorfozę. Widzę, że się stresujecie. Oj. Widzę to napięcie, czuję to napięcie, chociaż mam wrażenie, że nawet je zauważyć można. Oj. E, zaraz przekonamy się, na którą suknię zdecydowała się Ola. I zobaczycie, jak może na swoim ślubie wyglądać. To jest moja propozycja. Czy z niej skorzysta? Nie wiadomo. Ale może zakocha się w tym swoim wyglądzie. I właśnie go odwzoruję za jakiś czas. No to co? Zaczynamy. Zaczynamy. Mamy powiedziały i tak się właśnie wydarzy. Zaczynamy, to oznacza wołamy ole. Olu, zapraszam. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Jednogłośnie to stwierdziłeś. Bosko to Mogę mało powiedziała. No ja. No Oż się boję to odznać. No. No. Milion dolarów to mało. Wow. Wow. Ola podmienili cię. Czy to ty? Aż się trzęsę cała po prostu. To jest, to, to w, wiek, w ogóle jakamian. Jak nie, nie tylko zamienili. Ola pięknie. po prostu piękny. Tak. Wow. Tak. Bo to brak mi słów po prostu. Ale w ogóle tu nie wiem na co patrzeć. Czy mam patrzeć się na sukienkę, czy mam patrzeć na górę? Ola. Wow. Jest w ogóle przeszło moje najśmielsze oczekiwania, w życiu tak nie wyglądałam. No i w życiu ślubu jeszcze nie brałaś tak, więc. Tak, no. no prawidłowo, że jeszcze tak nie wyglądałaś. Wow. Ona, pięknie. O, pięknie. No wyglądasz po prostu Wyglądam. Znaczy ja wiem jak wyglądam, po prostu wyglądam jak 5 milionów dolarów, nie jak 1 milion nawet. Słuchaj, wykończyłaś mamę, zobacz, tam łzy po prostu lecą. <śmiech> nie zmyjesz, nie <się, śmiech> słuchaj, to jest skała po prostu, na <śmiech> Dziewczyny są zachwycone. Ja trochę boję się nawet myśleć o tym, co poczuje Bartek, jak Cię zobaczy. Tak. Panno młoda, ja Ci bardzo gratuluję, dokonałaś wspaniałego wyboru. Wyglądasz, jak sama powiedziałaś, jak 5 milionów tak. dolarów. Czego Ci mogę życzyć? No w Twoim życiu... Tego wymarzonego dnia, tego wspaniałego ślubu, żeby spełnił wszystkie Twoje oczekiwania. Żebyś nie mogła powstrzymać ogromnych emocji, radości i łez spowodowanych Twoją miłością do Twojego przyszłego męża. To jest nowe słowo. <laughs> I życzę Wam już w małżeństwie samych, szczęśliwych i wypełnionych miłością dni. Dziękuję. Jesteście wspaniałą rodziną. Wspaniała, bardzo Ci gratuluję. Tak się cieszę, że to się udało. Jesteś fajterką i mistrzynią i wspaniałą kobietą. Pełną energii. Dziękuję. Naprawdę mogłabyś obdzielić tą swoją energią i tą swoją wytrwałością pięć kolejnych. Dziękuję. Dziękujemy za tak piękną. Całusy, dziękuję. A wy się przytulajcie, moje piękne. No